porcja kurczaka w restauracji Rodeo do tego dwa czaskie piwka za jedyne 10 zł od łebka ale idzie wypić to ciemne lepsze to trochę gorzkie bardziej surówki, a małżonka też ma surówki i trochę hamburgera Lepszy niż A wszystko knajpka rodeo, ulica więzienne A. Także jeżeli byłeś w tej knajpce i byłeś zadowolony lub nie Zapraszam Cię do komentarza ja niestety jestem głodny i muszę coś w końcu skonsumować Rodeo Wrocław ulica Więzienna Porcja kurczaka niestety bardzo duża Powoli znika W sumie powinienem wziąć ją na wynos dla naszych kotów miliony dzieci głodują a my tutaj taka rozpusta moje za 30 piwo nowopackie i Rochorzec skalak i porcja ku, kuż, kuraka czyli kurczaka